Temat wprost dzisiejszego wykładu to był, czy można wydrukować samochód. Taki tytuł prowokacyjny, starałem się przybliżyć naszym słuchaczom możliwości druku 3D, jakie są technologie. Finalnie, żeby pokazać im, że samochód da się wydrukować, prawie od najmniejszej części do całej, całej karoserii, taki jeżdżący samochód. Jeżeli chodzi o przyszłość druku 3D, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Możemy wydrukować na dzisiaj praktycznie wszystko. Od części samochodowych, części statków kosmicznych, łodzi, całe łodzie, jak również elementy organów naszych wewnętrznych, części skóry. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, Ogranicza nas tylko wyobraźnia i to starałem się naszym słuchaczom dzisiaj wyjaśnić, że to co dzisiaj wydaje nam się niemożliwe za 10, 20, 30 lat będzie już realne. Tylko i wyłącznie ogranicza nas dzisiaj technologia i wyobraźnia.